W odcinku chciałabym Was serdecznie powitać na pokładzie naszego statku naukowo-badawczego SY Oceanie. Zapraszam. Aktualnie znajdujemy się na Zatoce Gdańskiej w okolicach Helu. Jako oceanograf moim zadaniem jest realizacja zadań statutowych, ale także zadań związanych z grantami badawczymi. Takie granty badawcze realizowane są przez szereg instytucji, najczęściej w formie partnerskiej, albo w formie konsorcjum i są to zarówno instytucje badawcze, uczelnie wyższe czy inne firmy, które pochodzą nie tylko z Polski. Okres realizacji takich projektów bywa oczywiście różny, tak samo jak i różne bywają jego cele. W tym dzisiejszym odcinku chciałabym Wam opowiedzieć o jednym z projektów realizowanych właśnie w naszym Instytucie Ocenowi Polskiej Akademii Nauk, którym jest ecu.pl. Jego akronim oznacza Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Ocenograficznych. Link do strony domowej widzicie właśnie na ekranie. Ten projekt zrzesza siedmiu polskich partnerów. Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, Morski Instytut Rybacki, Państwowy Instytut Badawczy, Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Szczeciński i Akademia Pomorska w Słupsku. Instytut Oceanologii jest liderem tego projektu. Jednak dlaczego znajdujemy się na pokładzie tego statku? Właśnie na tym statku zbieramy wszelkie dane oceanograficzne. Wszystkie dotyczą oczywiście i są związane z wodą morską. Jest to i temperatura, i zasolenie wody morskiej oraz inne parametry wody, ale także prowadzimy monitoringi fauny i flory. Zbieramy wszelkie dane dotyczące optyki zarówno wody i atmosfery i szereg innych prowadzonych badań. Mamy ogromny potencjał danych oceanograficznych, które są zbierane na pokładzie tego statku przez wiele, wiele lat. Projekt cudo ma właśnie za zadanie udostępnić te dane w postaci cyfrowej przede wszystkim. Takim celem tego projektu jest właśnie digitalizacja danych oceanograficznych. O najogólniej mówiąc, musimy przerobić te dane z wersji analogowej, np. prostych map czy, czy innych danych zbieranych na papierze, w formę cyfrową. Jednak musi być to forma jednolita zarówno jeśli chodzi o strukturę, zarówno jeśli chodzi o metadane, czyli opis tych danych i strukturyzację e, tych danych w e, sieci e, badawczej ecud.pl. Ten katalog danych będzie ogólnodostępny na tyle, by każdy z nas, i ja, i ty, mógł z niego swobodnie skorzystać. Liczymy na to, że baza danych przysłuży się do podniesienia świadomości morskiej, zarówno też w samej gospodarce, jak i e, poprawnemu eksplorowaniu zasobów morskich. Dziękuję.